Szanowni Państwo, w ramach projektu stypendialnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura w sieci zapraszam Państwa do miasta Czelaci, najstarszego miasta w Zagłębiu Dąbrowskim oraz jednego z najstarszych w Polsce. Orzeł w koronie wzlatywał już w Będzinie, by dotrzeć do kolejnego magicznego miasta w Zagłębiu Dąbrowskim, które w swojej historii ma bogate wydarzenia i piękne karty. Zachwyca tutaj przede wszystkim dbałość o zabytki i o historię. Zapraszam zatem do podróży po czeladzi z tej wąskiej, starej uliczki, którą dotrę do innych zakamarków, do innych elementów historii. Zapraszam zatem.